Poza za tych co we mnie nie wierzą, tylko się śmieją Zamiast coś robić to wychylą kielon Życie jest seną, ciągle próbują wystraszyć mnie tremom, A ja się jej nie dam Mogli próbować mnie tylko zrujnować Mogą próbować przez kolejne sto lat Za ich porażkę to można mi polać Dlatego za kurwy wypijam TOAS U nas procenty nie blizry, czas leczy rany nie blizny Ja to na pewno nie misji, bo wokół mam bliskich I o nich bam, więc leci mi czas A czas to jest hajs Dlatego zamykam oczy i piszę swój plan A czuję się jedynie dobrze, jak mogę to grać Mama mówiła mi, walcz, tak właśnie spędzamy czas Studio po pracy i grind Whisky, pianino i trap, trap, trap Mama mówiła mi, walcz, ey. tak właśnie spędzamy czas ey. Studio po pracy i grind Whisky, pianino i trap, trap, trap Mama mówiła mi, walcz, ey. tak właśnie spędzamy czas po pracy i grań, pianino i trap, trap Na nadużywek nie daję ci skrzydeł, ja jestem wysoko, gdy wbijam na nośnik tekst Życie motywem, więc pierdalam Piszę na chuj mi alkohol, już lepszy jazz Chyba, że whisky, bo piję dla smaku, nie polewaj czystej To chili na traku, Sam wciska się replay i robię to ciągle Wdech na tym bicie odbijam, gdy spadam. Wiele jest w planach, nie nie będę już na później odkładał terapię, to marka Ludna na gaskach na chuj takie rzeczy jak jest taki warsztat ten nie zliczysz wiebanych zegarkach, nie Musisz mieć guści, czy Louis, czy Prada Może ten flex naprawdę jest sarkazm? Nie chcę już myśleć, pozdrawiam minara O Whisky pianino i trap, trap, trap Mama mówiła mi walcz, eh, tak właśnie spędzamy czas eh. Studio po pracy i grań, whisky pianino i trap, trap, trap Mama mówiła mi walcz, eh, tak właśnie spędzamy czas Studio po pracy i grań, whisky pianino i trap, trap, trap